Okazję tak naprawdę trzeba sobie budować, nie? trzeba ją tworzyć. Nie? Wiesz, że ludzie myślą, że w internecie znajdzie okazję. Tak? Że... Wiesz co, ja szukam w internecie, ja szukam. Okej, okay, ale... ja nie mówię, że się nie szuka, ale hmm. ludziom się wydaje, że, że ona już będzie, obro... będzie obrobiona, tak. gotowiutka i będzie napisana, tak. że to jest okazja. No. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Lidera. Moim dzisiejszym gościem jest Sebastian Cześć, cześć, zami, cześć, Seba jest inwestorem w nieruchomości, działa międzynarodowo, zarówno w Polsce, jak i na Zyprze. I ostatnio miałem okazję zobaczyć razem z nim różne nieruchomości za granicą. Więc tym powiedz coś o sobie. Jakby, jak Ci się stało w ogóle, że zacząłeś się zajmować nieruchomościami? I co dzisiaj robisz? No, cześć wam wszystkim. Eee, tak, e, nieruchomości od w, stosunkowo niedawna, e, po wielu próbach różnych branż, Stwierdziliśmy z partnerką Życiową, z Karoliną, że nieruchomości to jest to. Od jakiegoś czasu budujemy Twój portfel nieruchomości, a także wspomagamy inwestorów w ich budowaniu ich portfela. Pomnażamy kapitał, tak jak wspomniałeś, i w Polsce, i za granicą. Za granicą to na Cyprze, tak? No, mieliśmy okazję być, widziałeś. Tak. Działamy na co dzień, kilka zawsze inwestycji w trakcie. Dlaczego? Dlatego, że nieruchomości są fajne. Kiedyś słyszałem, że ktoś powiedział, że są sexy, no bo chyba trochę są, co? No, tak, no są, bardzo, <laughs> są bardzo, ale też no, są, są bezpiecznym biznesem. Dokładnie, dokładnie. Ja się nie spotkałem praktycznie, żeby ktoś stracił na nieruchomości, chociażby w taki sposób, gdzie było to przemyślane, tak? No bo wiadomo, że stracili ci, którzy kupili we frankach szwajcarskich gdzieś tam kredyty, no to tak. jak chcą je sprzedać, tak? Bo, bo prawda jest taka, że ten frank jest cały czas stabilny i, te raty są niskie, nie? No niemo, może mają, mają uszczerbek na majątku, ale no nie można powiedzieć, że stracili tak jakby na giełdzie wszystko popłynęło. Tak. Byliśmy wspólnie na Cyprze ostatnio, oglądaliśmy różne okazje inwestycyjne. Sebastian tutaj pokazywał mi i inwestorom, jakby z takiej mojej grupy, y, absolwentów również, którzy byli z nami na takim, na takim wyjeździe inwestycyjnym. Y, I Sebastian nas oprowadzał, pokazywał jakie są realia inwestowania na Cyprze. Powiedz, czym się różni inwestowanie na Cyprze w tym momencie, a, a w Polsce? Wiesz co, tak naprawdę różni się bardzo niewiele, no bo mamy te, te same zasady, czyli kupujesz aktem materialnym, zdobywasz, zdobywasz prawo własności w ten sam sposób, nie ma tutaj działają agenci, działa notariusz, prawnik, to jakby ta sfera jest, jest taka sama, ale różni się zdecydowanie lokalizacją, tak? Jeżeli mówimy o o lokalizacji w ciepłych krajach, to CYPR uważam za Europę, jeżeli nie najlepszą, no to przynajmniej gdzieś tam w pierwszej Lecz trójce, lepszy, tak? jedną z lepszych destynacji. Mamy słońce, 360 dni w roku. Te 5 powiedzmy przekazujemy na deszcz, którego mieliśmy okazję doświadczyć w ostatnią niedzielę. I mamy przede wszystkim bardzo biznesowy kraj, bardzo dobrze nastawiony do, do przedsiębiorców, do, do biznesu, niskie podatki. Mamy rezydencję 20-letnią zwolnioną z podatku dochodowego. Mamy nieruchomości o bardzo szybkim wzroście cen. Ja się spotkałem w ostatnich 2-3 latach, że te ceny urosły o kilkadziesiąt procent. Okay, a mi się powiedzieć konkretnie jak w Cypru, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o cypr, no to tu niestety nie kupimy nic poniżej 1000 euro, chyba że będzie to wioska i poza widokiem na, na morze, ale generalnie w miastach turystycznych kupimy coś około 2000 za metr. Można kupić willę za nowe wille od 300 tysięcy euro do 3 milionów, a także 30 milionów i 50 milionów okay. euro. tak? No takie są ceny, ale do czego, do czego można by to najlepiej porównać? Do tego, że zainwestowane, jeżeli, nikt nie chce, jeżeli ktoś chce zainwestować w dom, e, drugi dom e, i w ciepłych krajach, to jak najbardziej, bo przede wszystkim niskie koszty utrzymania, nie ma jakichś czynszów, e, apartament za, z dostępem do basenu publicznego to jest jakieś 50 euro miesięcznie. Mieszkanie ostatnio na Cyprzego? Tak, ja miałem, ja nie ja, my mieliśmy, my mieliśmy okazję kupić e, mieszkanie w e, Limassol, to jest miejscowość, to nie jest stolica, to jest miejscowość nadmorska hmm. z portem i z dużym zapleczem biznesowym. Około 400 firm forexowych samych jest w Limassol. Mieszkanie było w apartamencie, w apartamentowcu, tak zwanym praktycznie zwykłym mieszkaniem. Do remontu, totalny remont przeprowadziliśmy, skorzystaliśmy z lokalnych firm. Co prawda w większości to byli albo Polacy, albo Słowacy. W każdym razie przeprowadziliśmy remont. Na cenach to wyglądało, na, na kwotach to wyglądało Także 80 metrowy apartament z widokiem na morze kupiliśmy za około 80 tysięcy euro. Remont nas kosztował około 20-22 tysięcy euro. No i tutaj pewnie niektórzy się zdziwią, sprzedaż tego apartamentu nastąpiła w jeden dzień od wystawienia. Wystawiliśmy za 159 tysięcy euro, za 159 tysięcy euro i sprzedaliśmy za 150 tysięcy tak naprawdę chyba drugiemu albo trzeciemu e, klientowi, który zadzwonił, klient był z Rumunii, zadzwonił i powiedział, że jeżeli wygląda faktycznie tak jak na zdjęciach, to on je kupuje obiad. Przyleciał po trzech dniach e, i zapłacił, i zapłacił przelewem e, z Banku Cypryjskiego normalnie, także no my zadowoleni, on zadowolony, otworzył tam sobie biuro, adres ma własnej firmy na Cyprze, także okej, okay, super. Także Tak, co mówisz tam bardzo no. dużo ludzi. Na, e, Napływa z różnych krajów, szczególnie z Azji, którzy mają pieniądze i, i kupują jak, jak leci, tak? Więc... Tak, bo Cypr wprowadził e, program tak zwany paszportowy e, dla różnych e, narodowości on jest e, różny z tego, co się tam orientuje. Nam to jest niepotrzebne, jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy ten paszport i nawet w sumie dziwi nas sytuacja sprzedaży paszportów, ale jak ktoś e, e, żyje za żelazną kurtyną i gdzieś e, w kraju azjatyckim, daleko od, a ma od Europy, a ma pieniądze i, i chciałby je inwestować w Europie, no to taką przepustką właśnie jest Cypr. Tak? Można zainwestować e, e, około 2 milionów euro w dowolną ilość nieruchomości to może być jedna, to może być pięć i te nieruchomości jakby gwarantują, ta inwestycja gwarantuje to, że państwo, rząd cypryjski przyznaje rodzinie i jemu i temu kup, klientowi kupującemu i rodzinie najbliższej paszporty unijne. Tak? Czyli no, no. cypryjskie, a, a, a od razu unijne. Okay. Takie nieruchomości wolno im sprzedać dopiero po pięciu latach w takim programie na przykład właśnie dla, dla Rosjan czy dla, dla Chińczyków. Mm. I oni też te nieruchomości sprzedają, ale w większości raczej to są tak zwane paszportowce, czyli stoją sobie puste przyjeżdżają na wakacje raz w roku i tyle. Okay. Całe deweloperskie korporacje powstały na potrzeby tego, tych programów uh -huh. i, i też wywindowały tak rynek cen, nieruchomości, że rząd cypryjski się zastanawia nad powstrzymaniem jakby procederu który się troszeczkę wymknął spod kontroli. W samym Limassol buduje się dzisiaj 30, 30 w inwestycji, takich wież wysokich. Teraz będzie budowana w miejsce pięknego budynku, będzie burzony Debenhams i będzie powstanie najwyższy budynek na, na Cyprze, 190 metrów. Tylko dlatego, że na Cyprze już ziemi jest oczywiście mało, no bo sam Cypr jest mały mhm. i buduje się do góry. I możesz zabudować daną działkę ileś tam procent, ileś 100 procent, tysiąc procent może nawet. tak? Od, od planu powiem, A, i, te ceny, i te ceny właśnie są e, pod tych e, paszportowców, no to e, potrafi się, nierzadko się zdarzają się ceny powyżej 10 tysięcy euro za noktoratowy. A jeżeli chodzi o Polskę, to jak wyglądają właśnie inwestycje, co wy tu robicie w Polsce? Inwestujemy w środki własne, inwestujemy w środki naszych inwestorów. Różnego typu, że tak powiem, e, działania nieruchomościowe, tak? Posiadamy w ofercie e, po własnych przeróbkach gotowce, czyli e, robimy jakieś tam, powiedzmy, modernizacje nieruchomości po to, żeby przynosiły większe zyski. E, odnawiamy stare nieruchomości, to takie słynne powiedzenie, e, flipujemy, tak? E, no flipowanie trzeba robić, ono, to sam zresztą jesteś tego wyzwania, że, wyznania, żeby flipować, bo to jest przypływ gotówki, szybki, tak? tak? Można zarobić nawet i w miesiąc. Ee, raczej się nie straci jak się dobrze kupi mhm. więc tutaj e, to, to robimy na co dzień e, zawsze jakąś tam jedno dwa mieszkanka czy trzy na raz robimy ale również zajmujemy się właśnie e, inwestycjami troszkę większymi. Niedawno kupiliśmy e, nieruchomość prawie 700 m2. M, przekształciliśmy ją z e, działalności gospodarczej na mieszkaniową. Jesteśmy na ostatnim prostej projektowania e, mieszkań. E, prawdopodobnie będzie to 10 mieszkań, e, 5 na parterze, 5 dwupoziomowych na pierwszym z poddaszem, mm. na pierwszym piętrze z poddaszem. W miejscowości zresztą małej też jestem takiego wyznania, że można zainwestować dużo mniej pieniędzy w małej miejscowości, a podobnie zarobić. Tak dokładnie. E, ja pochodzę z tej miejscowości, to jest miejscowość w Wielkopolsce, ostatni powiat w kierunku na północ, jest to Złotów. I powiem szczerze, jest takie wzięcie na mieszkania z rynku wtórnego, mm -hmm. że na 20 tysięcy mieszkańców na OLX jest 5-4 mieszkania, które albo wiszą już bardzo długo, nikt nie chce tego kupić, okay. albo są w takiej cenie, że po prostu wszyscy się boją kupić, można od dewelopera kupić nowe. Tak, Trzeba powiedzieć, że jest kilku deweloperów którzy budują z bardzo dobrym, e, e, że tak powiem, skutkiem, czyli tych inwestycji jest kilka zawsze mm -hmm. rocznie oddawanych. Mimo to cały czas się miasto rozwija i te mieszkania schodzą na pniu. Nie ma problemu. A tak jak, jak, jak to się stało, że w ogóle Ty i Karolina weszliście w ten biznes nieruchomościowy, jaka to jest historia? Daniel, moja historia to w ogóle, jakbym miał opowiadać, to pewnie ze trzy razy musielibyśmy się spotkać, ale powiem tak, tak przerobiłem króci, kilkadziesiąt powiedzmy. branż, łącznie e, e, myślę, że ze 30 to tylko na nieruchomościach udało mi się że tak powiem, lekkim takim e, e, ruchem zarobić jakieś fajne pieniądze. Mhm. Za każdym razem, kiedy brałem się za biznes, a jestem takiego wyznania zupełnie innego niż Ty, ja myślałem, że trzeba się narobić, żeby zarobić. Mhm. Trzeba się przebrać w robocze ciuchy i, i coś zrobić tak. samemu. No tak? i nie działało to za bardzo. Kurde, zawsze byłem ja, czyli... tylko to drugie, czyli narobiony, tak. a zarobiony nigdy. A zarobieni nie? wszyscy dookoła. Pieniędzmi tak. obracałem dużymi, bo e, posiadałem nawet 3-4 restauracje nieraz w jednym czasie, bo branża gastronomiczna też się przewidza. Bijała. sklep monopolowy 24 godzinny, piątek, świątek i niedziela, a tych wyników na koncie nie widziałem. Tak? Ale w międzyczasie gdzieś tam trafił się mi jakiś, jeden jedna perełka nieruchomościowa, ktoś ode mnie kupił coś, co mi tam powiedzmy w łatwy sposób nabyłem, to nagle się okazało, że tych pieniędzy przyszło tyle, że zarobiłem. Tak? No Później ten Cypr, na Cyprze no to był plan taki, żebyśmy kupili emeryturę, na emeryturę sobie apartament, wynajmiemy go, tam są bardzo dobre stopy zwrotu, za taki apartament wtedy, czyli 3 lata temu, za 100 tysięcy euro można było inwestując, można było spokojnie dostać 1200 euro miesięcznie. Myślę, że rocznie dostawaliśmy to co w co 10 lat w banku, więc postanowiliśmy tam zainwestować i szczerze temperatura nas po prostu w sierpniu wykończyła zostawiliśmy tam 4 miesiące e, i sierpień nas wykończył i kurde może jednak sprzedamy, zainwestujemy to w Polsce no i tak też zrobiliśmy, tak? sprzedaliśmy to szybciutko z dobrym zyskiem e, Zainwestowaliśmy w Polsce, od tamtej pory jakby nasze, nasze wszystkie kierunki już są dla, do nieruchomości, w nieruchomości e, każdą energię poświęcamy na szkolenie się w tym zakresie, dlatego nieruchomości, że uważam tak, po pierwsze, nie trzeba e, zakasać tych rękawów, bo i tak nie jesteś hmm. w stanie umieć potrafić wszystkiego, robić wszystkiego. No bo to jest branża e, wielu zadaniowa, nie? No. Hydraulik, elektryk, agent nieruchomości. Ale dużo można delegować, też nie musisz... I właśnie, tak naprawdę na można to robić wszystko tak, delegując, tak? Tak, nie potrafisz no, nic, no, nie potrafisz delegowanie nic. to jest najważniejsza kompetencja. A jeszcze, jeszcze fajniejsze w tym wszystkim jest to, że dajesz możliwość, tym, którzy już dzisiaj troszeczkę mają lepszą tą sytuację finansową, czyli są gdzieś na, na etapie powiedzmy, spokojnych, spokojnych biznesów, które już tam, może nie spokojnych, ale dobrze zarabiają w biznesie własnym. I nierzadko jest to ciężka praca, na przykład jakiegoś tam stolarza, architekta, geodety czy lekarza. Jak nie pójdzie do pracy, to nie zarobi. Ale ma te wolne środki, które z chęcią by pomnożył. Nie? No i tak naprawdę nieruchomości dają mu tą możliwość, której chyba żadna branża nie daje. Oprócz tego, że pomnaża kapitał, który ma, to majątek mu rośnie, no bo rzadko się zdarza, żebyśmy w ostatnich tam kilkudziesięciu latach napotkali się na jakiś spadek w cen nieruchomości. Oczywiście tam chwilowe powiedzmy, 2007 po kryzysie troszkę to spadło, ale jeszcze nie dogoniliśmy tych cen, więc idzie na, na pewno będzie szło jeszcze do góry. A jeszcze można zarobić na tym zwrocie z najmu. Tak? i, i, i taki, takie budowanie czy jegoś też portfela nieruchomości i pomnażanie jego kapitału to też jest yy, powiedzmy, obie strony, obie strony zarabiają, tak. I I my, tak, i my w tą branżę zdecydowaliśmy się wejść na całego. Gdzieś tam chodzi nam po głowie oczywiście deweloperka. Mamy, mamy już kupioną pierwszą działkę pod, pod bliźniaka. Myślę, że na początku roku 2020 zaczniemy, zaczniemy stawiać, no, budować, się znaczy na pewno zaczniemy. Miasto też nam sprzyja bardzo dużo, bardzo duże. zresztą chyba dzisiaj nie ma miasta, w którym się nieruchomości nie sprzedają, tak? No wszędzie praktycznie No, skończyłem. jak ja na wyjeździe naszym tym wspólnym z kolegami rozmawiałem, no to czy ktoś, nie wiem, robi coś w Wałbrzychu z nieruchomościami, czy robi w Białymstoku, czy w Szczecinie, tak. czy w Lublinie, tak. to, to, każdy to, robi swoje, to, to, to nie? wiedzieć Ta, tak? naprawdę... by co kupować, no, no bo no, to co w no, Warszawie no, idzie nie, nie pójdzie w małym mieście, tak? Czasami, do, czasami. To, to, to raz, ale chyba i tak wspólny wspólnym Wszystkiego jest zakup, nie? Mhm. Zakup. Tak. No to to, to, to się... jest najważniejsze. Najważniejsze. Ty mi źle kupisz, to czasem jest tak, że co byś nie robił, to nie naprawisz tego. Nie? A jak dobrze kupisz, to co byś nie spieprzył dalej, to tak zarobisz. No właśnie, tu i tu, tu, tylko trzeba sobie powiedzieć na początku, na początku to dla, dla tych, którzy się zastanawiają nad wejściem w nieruchomości, że powiedzieć, że muszą wiedzieć, co chcą z daną nieruchomością zrobić. To nie jest tak, że z każdą będzie można zrobić wszystko. Albo no? to samo. Bo. To samo, albo wszystko, no właśnie. Bo e, można kupić kawalerkę w bloku i mieć problem z odsprzedażą jej, okay, tak? Bo... E, Kawalerki się sprzedają tak naprawdę w dużej mierze inwestorom. Mhm. Tym, którzy chcą już je zostawić sobie. Więc jak już kupiłeś za dobrą cenę i wyremontowałeś, już pakowałeś w nią, to teraz kogo czas znaleźć, żeby ją sprzedać dobrze, nie? No, to to kogoś, kto albo ma dużo pieniędzy i bo idziesz na studia, to jest dobry klient, tak? Bo, albo albo ta kupuje dziecko. No, ta kupuje dziecko, czy ta dał, bo idziesz na studia, to takiego trafisz. Albo kogoś, kto niestety został powiedzmy, sam w życiu, a ma tam połowę, połowę jakiegoś byłego majątku. Nie wiem, czy tam w drodze rozwodu, czy, czy kogoś z utraty kogoś bliskiego i potrzebuje teraz czegoś mniejszego, tak? No, no to to jest jeszcze klient, ale jeżeli mówimy o zarobieniu pieniędzy na, na kimś, kto, kto jest, szuka ciebie, czyli szuka twojego, twojego mieszkania, no to to będzie albo inwestor, albo ktoś pod kogo to zrobisz, czyli, no nie wiem, są to studenci na przykład, tak? W dużych miastach funkcjonuje bardzo dobrze e, pokoje tak zwane. Ostatnio widziałem takiego, takie zdjęcie no. na Facebooku, że nie chodzi już teraz o okna. Ile okien masz, tyle, no. tyle masz pokoi. Ile drzwi, tak? Nie, ile żeberek w, w, w, w, w, w kaloryferze. Pom... Każda jedna żeberko to jeden pokój. No no, wiesz, że, że już naprawdę, no, ekstremalnie po 8, dzie, po 6 dzie, metrów, dzie, tak? na trzy, tak? Okazję tak naprawdę trzeba sobie budować, nie? trzeba ją tworzyć. Nie? Wiesz, że ludzie myślą, że w internecie znajdzie okazję. Tak? Że... Wiesz co, ja szukam w internecie? Ja o, szukam. Okay. Ale... Ja nie mówię, że się że nie, naj... nie, nie szukam, ale hmm. ludziom się wydaje, że, że ona już będzie o obro... to tylko w obrobiona, tak. gotowiutka i będzie napisane, tak. że to jest okazja. No. I wtedy można kupić zero. Ja powiem tak, najczęstszym, najczęstszym moim sposobem nabywania nieruchomości to są agenci, tak? No jednak, jednak dzięki nim oni dostają hmm. ten pierwszy kontakt tak. i współpraca z nimi jak się nam układa, no to, no to, to, to okazję jakąś tam można zawsze wyszarpać, jak to się mówi. Jeżeli chodzi o internet, to też się zdarza, ale trzeba mieć jakiś tam komunikator, Aha. który cię informuje o w ciągu 5 minut, że masz już, że to ktoś tam zamieścił. Wtedy jest szansa, że akurat przez te 5 minut twój, Twoja Ej. konkurencja, ktoś kto gdzieś tam planujesz kupić Ale zanim dojedziesz, już No, powiem Ci, no, powiem ci że mieliśmy sytuacje takie, że kupowaliśmy na przykład z Cypru mieszkanie, które się pokazało. Nawet nie, nie wiedziałem gdzie mieszkanie jest, jak wygląda. Oczywiście, zero stanu. Zadzwoniłem do pani i powiedziałem, że kupuję. Pani mówi, ale co pan kupuje? Ja mówię, no to mieszkanie, które pani przy tym wystawiła. Ja mówię, no ale ja dzwoni pan do agencji nieruchomości. Ja mówię, no to ja jej kupuję. No ale ja już kogoś tam mówiłam. A ja mówię, proszę Pani, ale ja jej kupuję, pani już nie musi z nikim się umawiać, bo ja to mieszkanie kupuję, tak? No bo pasował mi metr tak, kwadratowy, tak, pasowała tak, mi tak. tam tylko wielkość. wiem, pchałeś, No ale nie, no pani była, <laughs> chciała być uczciwa i powiedziała, że nie, ona mi tego mieszkania nie sprzeda, zanim tamta pani nie zobaczy. Ja mówię, proszę pani, to zróbmy tak, rozłączamy się, pani się widzi z tamtą panią, a ja wysyłam do pani już moją, mówię, ok. e, spólniczkę z pieniędzmi w ręku, żeby. Pani, Żeby to mieszkanie za, za, zablokować, zadatkować. Za po paru minutach to przemyślałem, mówię, kurde, to nic nie dam, mówię, nie? To nic nie dam. bo jak ta kobieta powie, że kupuje, no to ona była pierwsza, tak? Zaproponuje cenę wyższą. No tak? i zadzwoniłem jeszcze raz i mówię, wie pani co, to ja proponuję o 2000 więcej. Ale co, jak pan negocjuje Pan w drugą stronę? Nie widział Pan jeszcze mieszkania, Pan negocjuje w drugą stronę? Ja mówię tak, mówię, negocjuje w drugą stronę. No dobrze, no to jest argument, to ja tamtej Pani powiem, że jak ona się decyduje kupić, to musi teraz i jeszcze 2 tysiące więcej minimum dać. nie? No i to okazało się w ogóle nie, nie? Ta, ta Pani w ogóle nie była przygotowana na to, żeby teraz kupić, nie miała pieniędzy przy sobie, a w ogóle nie myślała o tym, żeby dać więcej niż, tak. kto, niż jest wystawione. Tak. Tak? No, nie schodząc tak naprawdę z basenów w Cyprze, na Cyprze i to jeszcze w hotelu, który którym mieliście okazję też ostatnio być, nie, nie zszedłem z basenu, kupiliśmy mieszkanie, tak? Mieszkanie okazało się strzałem w dziesiątkę. Wszystko oprócz jednej rzeczy miało. Tak? No, nie miało balkonu, ale tak było pierwsze piętro. Były dwa pokoje na bardzo małym metrażu. Było wszystko, co trzeba Kur, Miejskie ogrzewanie, okna wymienione. Remont na poziomie tam 1000 zł za metr kwadratowy. Mieszkanie kupiliśmy tam poniżej chyba 120 tysięcy, było 117 chyba, 29 metrów trzeba zaznaczyć. No. Nie? No i tak cena normalna całkiem, nie? To tak. nie było tam jakieś, że za 2000 tysiące kupiliśmy. Nie, nie. Tak. Niecałe 4000 za metr nam wyszło e, z kosztami tak, około 4000 tak Wcale nie mało, nie? Ale to jest tak małe mieszkanie, że te pieniądze ma każdy. Tak, tak, tak. Że to kupują ludzie na niższej, na niższej pensji, biorą kredyty na to, nie? Więc wiedzieliśmy, że to się sprzeda. Przynajmniej taki mieliśmy wtedy, tak byśmy przekonani. No i klient wszedł. Powiedział, że on je kupuje na tym etapie, co jest. Nie było podłóg, nie było niczego nie było, nie. ale widział wcześniejsze nasze realizacje, na które nie zdążył, bo już były kupione. No i zaliczko, zaliczkował nam, niestety właśnie zaliczkowo. tu też nasz taki błąd, bo wyprosił nas o to, że zaliczkę, bo on pracuje za granicą i chce wziąć w Polsce kredyt. I dwa i pół miesiąca czekaliśmy na niego, aż sfinalizuje ten kredyt i nie sfinalizował. Okazało się, że wcale nie z jego powodu podobno, tylko z powodu e, nieuczciwości pracodawcy. To też jest taki e, okay. jakiś... Tak, to już że tak? Mówiliśmy o tym, że no. chodzi o to, że on po prostu... Jego firma była na liście dłużników, na, na liście firm niewiarygodnych. Tak, tak, kupiła to... E, Pani tam powiedzmy samotna już po rozwodzie chyba jest, nie, okay. nawet nie wiem, ale generalnie właśnie ta, ta, ta sytuacja, gdzie jest komuś potrzebne, takie małe mieszkanko zapłaciła wysoką w sumie cenę, bo 6300 za metr. No to sporo jak napiłem. To jak nabiłe no. to, na to już jest dużo, choć w tym tygodniu pokazały się mieszkania po 8200 Okej, Ok, właśnie powiedz mi jeszcze jakie masz plany na najbliższy czas, jakby w którym kierunku chcesz iść jako inwestor, czy bardziej w kierunku takim, żeby e, inwestować na Cyprze i tutaj jakby pomagać też innym szukać e, fajnych okazji i, i działać w tym kierunku, czy Raczej skupiasz się na Polsce. Jak Jakie masz plany teraz? Daniel, jako grupa, jako grupa zapaleńców tutaj, cypryjskich pod nazwą Niro Nieruchomości na Cyprze będziemy na pewno mocno rozwijali tą w naszej firmie. Jako grupa Niron i Invest Group będziemy na pewno starali się pozyskiwać kapitał do inwestycji na Cyprze i inwestycji w Polsce. Tak? Jeżeli chodzi o Cypr to nasze, nasze motto mówi twój wakacyjny dom już tam jest, tak? tylko musi się zdecydować. E, więc kto chętny będzie chciał z nami współpracować i kto za naszą, e, z naszą pomocą będzie hmm. chciał e, na Cyprze e, sobie nabyć nieruchomość, serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o Polskę, no to na pewno ta deweloperka już chodzi hmm. nam po głowie, muszę skorzystać jeszcze z jakiegoś dobrego szkolenia, ja nie wiem, no polecasz to... jakieś? Polecasz? <śmiech> Przecież już wiem, że już się <śmiech> widzimy w tak, październiku. Tak, tak. Na, tak. Na, pewno, na pewno skorzystamy, chcemy na pewno zacząć budować i być może być może. E, to będzie nasze klub biznesowe w Polsce jeżeli chodzi o życiowo no to no to, e, to jesteśmy przed narodzinami no. trzeciego dziecka no. więc tutaj też musimy o tym wspomnieć, że to nie będzie takie proste ale jak to się e, mówi damy radę a no to, to w takim razie szczęśliwy, żeby twoje plany były zrealizowane. No i, no. No i szczęśliwego rozwiązania. To już tak to, jest. I, I to nie jest pierwsze dziecko. Nie, nie, to nie jest pierwsze dziecko. Nie, nie, Dobra, piąteczkę 500 dzięki. 500 plus działa. Tak, działa.